Dzisiejszy świat to liczby. Choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi, liczby mają ogromny wpływ na nasze życie. Odliczają czas, ułatwiają pracę, wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym, kierują komunikacją, ale nie tylko. W każdej firmie liczby to podstawa funkcjonowania biznesu. Sprzedaż, logistyka, produkcja. Praca wszystkich działów opiera się na danych. Jednakże ich nadmiar może przytłoczyć nawet największą organizację. Rozwiązaniem tego problemu jest klik. Najlepsze narzędzie do integracji i analizy danych. Najpierw klik ładuje dane z różnych miejsc, w których są przechowywane. Następnie przetwarza je, ujednolica i grupuje. Efektem są wizualizacje wszystkich interesujących nas obszarów biznesowych. Mogą to być wyniki sprzedażowe, stany magazynowe, katalogi produktowe lub budżety. Dzięki w pełni konfigurowalnym dashboardom, dowolny pracownik może analizować wszelkie interesujące go dane. Automatyczne alerty i reakcje pozwalają zapobiegać błędom, kryzysom i anomaliom. Uczenie maszynowe pomaga dostrzec obszary wcześniej niezbadane przez analityków w organizacji. Klik działa na wszystkich urządzeniach podłączonych do internetu, a dane mogą być przechowywane na serwerze, w chmurze lub w modelu hybrydowym. Wszystko po to, aby uczynić z danych realne korzyści dla firmy. Przejdź z nami przez cyfrową transformację swojego biznesu. Wystarczy jeden klik.